W tym wideo opowiem Ci co nieco o roli i oświadczenia, które składa kandydat lub pracownik ochrony podczas badań lekarskich. Jest to załącznik nr 1 do rozporządzenia ministra zdrowia. Przeczytam Ci, że oświadczasz, że nie jesteś osobą niepełnosprawną w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych. I drugi punkt, nie posiadam orzeczenia o inwalidztwie lub niezdolności do pracy, wydanego przez właściwy organ rentowy. I masz tam dwa Asterixy przy każdym i niepotrzebne masz skreślić, a co najważniejsze w tym oświadczeniu jest, że jesteś świadomy lub świadoma odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia. I dlaczego o tym mówię? A mianowicie otrzymałem już yy, kilka zapytań w ciągu paru lat z różnych prokuratur i wojskowych i cywilnych, czy dany delikwent złożył takie oświadczenie prawdziwe? I co napisał? W zasadzie ja nie wiem, czy on złożył prawdziwe, czy nie złożył ale z treści PiS wynikało, że jest to weryfikowane i generalnie są to jakieś rozgrywki pomiędzy pracodawcą z reguły Twoim, który jest jednocześnie zleceniobiorcą, a zleceniodawcą danej usługi tej ochrony jest z reguły firma państwowa. Czy to tam ma coś uzasadnienie w dokumentacji przetargowej czy nie, to yy, trudno mi powiedzieć, natomiast domyślam się, że ponieważ z reguły trudno się doczepić do jakości wykonywanej usługi lub ceny, którą sam wiesz, że grosze Ci płacą i cena na pewno jest niska, to z reguły są sprawdzane jakieś sprawy formalne, a mianowicie, między innymi najłatwiej się przypieprzyć czy przyczepić do prawdziwości tych, że oświadczeń. Także y, przez zupełny przypadek może być wplątany w jakieś y, tryby innej maszyny i możesz stać się ofiarą nieprawdziwego oświadczenia, które jakoś nieroztropnie podpisałeś, nieroztropnie sfałszowałeś, czasami nawet w bardzo dobrej wierze, czy w dobrej wierze nieświadomy tego faktu. Y, co Ci mogę powiedzieć? Nie ma nigdzie w przepisach z zakazu wykonywania zadań pracownika ochrony przez osoby niepełnosprawne No, aczkolwiek jak już powiesz A, to trzeba powiedzieć B, czyli wyjaśnić z jakiego powodu tą niepełnosprawność otrzymałeś i lekarz wtedy w jakiś sposób to bierze ten fakt pod uwagę. Natomiast, powtarzam ponownie, nie jest to automatyczna dyskwalifikacja Ciebie z zawodu, nazwijmy to ochroniarza. Natomiast, no, bądźmy szczerzy, orzeczenie o niezdolności do pracy według punktu drugiego już Cię dyskwalifikuje, bo jeżeli ZUS, tam czy jakiś inny organ rentowy, na przykład Wojskowe Biuro Emerytalne orzekło, że nie jesteś zdolny do żadnej pracy, to tym bardziej nie jesteś zdolny jako pracownik ochrony. Także na tym kończę. Mówił Darek Kraśnicki z Wrocławia, lekarz specjalista medycyny transportu uprawniony m.in. do badania pracowników ochrony. Może sobie moje kompetencje sprawdzić na liście Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu. Natomiast, jeżeli Ty miałeś podobny problem, nie wiedziałeś czy napisać prawdziwe oświadczenie, czy mimo wszystko nieświadomie napisałeś jakoś tak, sfałszowałeś to oświadczenie, napisz czy to miało jakieś konsekwencje. Najlepiej w komentarzu do tego wideo no mówię, penalizacja ludzi zwykłych, takich jak Ty czy ja, postępuje, podpisujemy miliony różnych rzeczy, miliony różnych umów, są tam czasami jakieś różne oświadczenia pod groźbą odpowiedzialności karnej, jeszcze jesteś, masz być świadomy tej odpowiedzialności karnej, no i można dostać, że tak powiem, w łeb, zupełnie się tego nie spodziewając. Także, jeszcze raz mówił Darek Kraśnicki z Wrocławia i do zobaczenia w moim kolejnym filmiku.